St Mary's Cathedral w Aberdeen. Sfilmowana w niedzielę 10 marca 2013 roku. Tyłem stoję do ulicy Union Street, a okolica tej katedry wygląda tak. i widok na katedrę St. Mary's w Aberdeen z innego miejsca <tryk> typowa kamienna budowla sakralna tego rejonu Jeszcze raz rzut oka na katedrę St. Mary w Aberdeen, Scotland.